Nie przyjmuję mnie za prąd. Nie tak. Tak. udzielam y, odpowiedzi na to pytanie. Nie jestem upoważniona. I nie pani przestaje nagrywać. Musi pani wydać mi paragon za pien pieniądze właśnie, daje za prąd i y, wodę. To proszę zadzwonić do, do do prezesa. Eż nie prosi mnie prezes, pani, y, nie ja, nie ja tu mieszkam, a pani musi przynieść pieniądze. Ja nie, muszę, nie, nie muszę nic panu robić. Nie przyjmuję od pana pieniędzy, nie wydaję panu paragonu. Bo co? Bo nie przyjmuję od Pana pieniędzy, więc nie mogę tego Dlaczego? Wydać. Dlatego, że mam... Gdzie jest ta Gdzie jest pracownik tutaj przystanie? Tadzio. Edzio, przepraszam. Tadzio. Nie ma. Dlaczego nie ma. Nie musi, być. jest po godzinach pracy. Dobra, to niech Pani próbuje odłączać, bo zaraz będzie policja. Dobrze, oczywiście. Pani przykaże to Tadziowi. Dobrze. Tu są pieniążki. Za prąd. Dziękuję.